Tomek z tego co mówisz, oprócz tych trudności wiadomo, które, które no, są oczywiste przy, czy przy ci, tym problemach. Słuchajcie, będę mówił o trudnościach, o trudnościach to my mamy dziennik telewizyjny. Dokładnie, więc <grym> wcale nie, nie ciągnę Cię za to, żebyś yy, o tym opowiadał. Natomiast yy, troszkę nam się układa taki naprawdę sielankowo idylliczny, Obraz Twojej osoby um, uśmiechniętej na pewno to, to, to, to się ceni, um, zadowolonej, ale nikt mi się wierzy, że nigdy nie było takich prawdziwych. Yy, <coughs> to nie jest najlepsze słowo. E, depresji, Oj, mm, nie ma, za, załamań. Nie, nie mam łatwego charakteru. Bycie ponad 40 lat inwalidą i bycie. Ponad 20 lat w kościele Adventystów do czegoś zobowiązuje. No dobra, ale, ale miałeś jakiś taki moment naprawdę skrajnego, skrajnego już eee, załamania. No, no były na no, największy problem, największe załamanie, to miałem w wieku 20 lat, bo w wieku 18 lat podjąłem decyzję, do, którą mi do tej pory nie, nie może mamy do końca zapomnieć. Zdecydowałem się na, na, na kilka bardzo ryzykownych zabiegów operacyjnych po konsultacjach z kilkoma lekarzami, e, dawali mi 50% szans, że być może będę się mógł jakoś samodzielnie poruszać te operacje trwały. To było pięć operacji chyba w ciągu dwóch lat, prawda? Tak. Mhm. I z tego nic nie wyszło i wtedy postanowiłem, że ja już z tego w tym maju wysiadam i postanowiłem się wykończyć, no ale znowu się wtrąciła opatrzność, bo mimo, że sobie podciąłem żyły i zjadłem żyletki, to jednak widzicie... chciałeś sobie żyły? Tak. No mogło ci pokazać tylko nie jak może to. Tak? czy pociągnąć. Od... Nie niekoniecznie, bo to kobiety na sali, ale wierzymy. Podciąłeś sobie żyło i potem połknąłeś tak. jeszcze żyletki. To było mamy żylet. I takaś, się coś nie że jak to było, że to przeze mnie przeszło i nic mi, nic mi się nie stało, chociaż się. A jak to, gdzie, gdzie to było? Gdzie to się stało? Że to było w szpitalu, w którym miałem zabiegi operacyjne. Byłeś tam wtedy? E, na sali nie. Dlatego obudził się jeden pacjent i narobił szum no i w sumie. Dziwna sprawa faktycznie, że narobił szum. No i w sumie tak na, no, brakowało ponoć, a mi później mówić paru minut, żeby, żebym już odleciał do krainy wielkich łowów. Nie będę mówił, że czasem tego nie że nie żałuję, bo już... Miałem być... jak, wiemy, jak oglądasz dziennik. Tak? Już, ja to już, miałem, już miałbym święty spokoju. Mm, ale nie, no tak na serio, nie żałuję jeszcze, nie masz świętego spokoju, prawda? Ja czy wiesz jak chcesz szczerej odpowiedzi, to bywa różnica. Pytałeś się, czy zawsze jestem uśmiechnięty. Bywam uśmiechnięty, ale jak się na przykład w nocy nie, nie mogę przywrócić z Bogu na bokcie czy coś innego, to... Czasem mnie na dwa bieże, bo ileś można się, się męczyć mm. i w sumie co? Mm -hmm. Czyli to kolejny cud w twoim życiu? No, można, ta, no, można tak to nazwać. Mm -hmm. Co, co, miał się 20 lat, byłeś młodym chłopakiem. Mm -hmm. Co pozwoliło ci po tym jakoś stanąć na nogi, znam? Mm. Y znam y mm. y osobę, która też chciała raz popełnić samobójstwo. Odcięło jedną nogą. Chłopak rzucił się pod, pod pociąg. I dla niego czymś takim było. też niesamowite. Żałuję, że nie mam żadnych nagrań, żeby wam pokazać. Ktoś mi zaproponował grę w tak zwany Football, Słyszałeś o Footballu? To jest piłka nożna, tak mówią się piłce nożnej właśnie w piłkarzykach. A słuchajcie, wszystko się da. To jest piłka nożna dla osób po amputacjach nogi. O, panie... na nie, eee, jednej nogi. Czyli mają y, dwie kule, biegają jedną nogą, no i strzelają tą jedną nogą, którą mają. Y, bramkarze natomiast, y, to są osoby, które mają dwie nogi, natomiast nie mają jednej z rąk. Tak to wygląda. I, i, i dla tej osoby, z którą rozmawiałem, y, właśnie czymś takim, co pozwoliło się z powrotem dźwignąć, co pozwoliło znaleźć jakiś sens życia. Było akurat to, że, że ktoś mi zaproponował, że może dalej uprawiać swój ukochany sport. Że może coś robić, prawda? Czy ty już wtedy znalazłeś coś takiego? Znaczy, ja od dziecka, jak już mówiłem, byłem człowiekiem wierzącym w kościele katolickim, później w kościele adwentystu, ale byłem człowiekiem bardzo wierzącym w rozwoju mojej duchowości pomogły mi też kontakty właśnie w internacji z różnymi duchownymi, czy to jezuitami, czy paulinami, czy jeszcze innymi tam duchownymi, którzy nie tylko, wiesz, znali dobrze teologię i filozofię, ale nawet Pismo Święte, którzy właśnie zajmowali się różnymi działaniami społecznymi. Miałem znajomych, sympatyków z teologii wyzwolenia. Nie wiem, czy kojarzę, co to jest. To jest taki mód w Kościele katolickim, który stara się połączyć zasady Ewangelii, z zasadami sprawiedliwości społecznej. Głównie głównie reprezentowany w Ameryce Południowej. Jeśli ktoś oglądał, kiedyś film ty, ty, pod tytułem albo czytał książki Misja o Jezuitach w Ameryce Południowej w XVII wieku, to będzie wiedział, o co mi chodzi. Mhm. Tomek, czas na małą przerwę dla nas, ale nie dla państwa. To państwo zobaczą za hmm, pewien teledysk. Osoby, która automatycznie mi się z Tobą skojarzyła, jeśli, kiedy, kiedy przygotowywałem się do naszej rozmowy. Ponieważ oprócz tego, że zawsze byłem chrześcijaninem, to zawsze się, jako humanista interesowałem religijnoznaczem, filozofiami. Filo filo filo fil